Czy lecząc się psychiatrycznie, masz szansę na pozwolenie na broń? I zapytanie mojego widza, Czy opisany przypadek dyskwalifikuje na badaniu psychiatrycznym przed pozwoleniem na broń? Yy, widz mi podaje takie rozpoznanie, obniżenie nastroju spowodowane sytuacją rodzinną, leczone setaloftem, dawka wygaszająca, czyli kończąca przyjmowanie leku i jednocześnie leczy się w poradni psychiatryczno-seksuologicznej, również tym że setalowtem. I musisz wiedzieć, że y, psychiatra oceniający się w trakcie badania do pozwolenia na broń opiera się na takim wykazie stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydawania pozwolenia na broń i rejestracji broni. Jest to w rozporządzeniu ministra zdrowia podpisanym jeszcze przez świętej pamięci profesora religie Jak tam sięgniesz, to zobaczysz wymienione 13 pozycji Jeżeli tenże specjalista psychiatrii oceni, że jakoś ten przypadek z którejś z tych 13 pozycji pasuje pod ciebie to oczywiście badań nie przejdziesz. Natomiast nie wypowiadam się, jak będzie w tym konkretnym przypadku. Nie mam dostatecznej wiedzy fachowej, nie jestem specjalistą psychiatrii i tak naprawdę nie wiem, jak wygląda problem zdrowotny mojego widza. Natomiast, co bym zrobił? Znalazłbym w internecie to rozporządzenie ministra zdrowia, yy, poszedłbym z nim do swojego psychiatry, pokazałbym mu to i poprosiłbym go o pisemną opinię, czy twój przypadek jakoś kwalifikuje się pod te choroby, czy nie kwalifikuje, czy jesteś zdolny yy, do przejścia badań na broń, czy niezdolny. No, przypuszczam, że psychiatra nie będzie robił żadnych problemów, natomiast to on jedyny ma największą wiedzę, czy naprawdę yy, przejdziesz te badania na broń, czy nie przejdziesz. No, lekarz taki jak ja opiera się wyłącznie na opinii lekarza yy, specjalisty psychiatry. Także, na tym kończę. Jeżeli temat yy, ten Cię zainteresował, daj lajka, daj kciuka. Broń sportowa w tej chwili jakoś tak odżyła. Dużo ludzi w wojsku nie było, ale strzelnice powstają. Lubią sobie yy, tam niektórzy obywatele, że tak powiem, yy, postrzelać. No, ale niektórzy z nich się też psychiatrycznie leczą. I nie sądzę, aby każda choroba psychiatryczna dyskwalifikowała Cię z używania broni, szczególnie na strzelnicy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony jednocześnie do badań na broń, także zapraszam Cię do kolejnego filmiku, lub oczywiście do subskrypcji mojego kanału.